Witamy, to jest wasz ten odcinek, w którym Witamy. będziemy odpowiadać na pytania od widzów. Serdecznie dziękujemy. 10 tysięcy obejrzeń, kupa lajków. Jesteśmy zaskoczeni takim rozwojem sytuacji. I bardzo dziękujemy za tak liczne zaangażowanie, za te wszystkie pytania. i tyle sympatii tak naprawdę, którą dostaliśmy od Was. Ogromna, prawda, to nie mm. tylko pojawiła się na YouTubie, ale we wszystkich innych formach, powiedzmy internetowa, spłynęła taka lawina sympatycznych wypowiedzi, pochwał, uznania i tak a przede wszystkim ilość, myśmy liczyli naprawdę na, na ilość niewielką. No tak, to temat specyficzny. Jest specyficzny prawda? i tant, zupełnie nie mieliśmy pojęcia, że sprawy połowu górsztynu mogą tak wiele tysięcy osób zainteresować. No właśnie. I ponieważ zainteresowały, ponieważ pytania są, to, to jest ten moment, w którym zdecydowaliśmy się na nie odpowiedzieć. Od razu musimy się przyznać, po pierwsze ja, że nie poukładałem tych pytań tematycznych, co jest albo źle, albo dobrze, to się okaże, a Piotr ich w ogóle nie zna. Co jest albo źle, albo dobrze, no to też tak, jeszcze To tam czytały, to były... coś Coś tam czytałeś, tak. okej. Okay. No ale ty, ty, tym razem, nie, nie, w sensie to i to co ja ci będę czytał, no to tego... To... W tej kolejności jeszcze nie widziałeś. Tak? Bo ja ci, jeszcze Ci nie przedstawiałem tego w żaden sposób. Eee, to co, lecimy? Tak, Dobrze zaczynamy, odpowiadamy. No dobra, to lecimy z odpowiedziami w takim razie. Pytanie pierwsze. Ile pusztynu średnio na jeden dzień poławiania udaje się znaleźć? Nie chodzi mi o połów życia, ale najczęściej. Wow. Jak, jak, jak, jak wow. pan wow. na no, no, to pytanie. To znaczy te, te 16 ton yy łowionego bursztynu na Polskim Wybrzeżu można by podzielić przez ilość dni, kiedy ten bursztyn się pojawia i podzielić to przez ilość osób łowiących. Jakiś tam wynik dostaniemy, ale zapewne będzie totalna bzdura, prawda? No, e, przez nasze no, to, to jest Średnio łowi się tyle bursztynu, prawda? Tyle się przy, przyjmuje powiedzmy e, z tym. Mówi się, że turyści zbierają w postaci tych e, drobiazgów to są dane kiedyś opublikowane, prawda, przez czasopismo Jubiler gdzie ten szacunek na podstawie skupów i tak dalej i tak oszacowano. Ja, ja jestem skłonny w to wierzyć, to jest taka mniej więcej konstans mniej więcej tyle są lata, gdzie nie ma tego wróżby, gdzie jest go więcej bądź mniej. Ja z przeliczania tego, co, co, co, co, co widzę na własnych oczach potem, Słyszy się od ludzi, którzy skupują bursztyn, prawda, w jakich ilościach, po jakimś sztormie ciężkim potrafią skupić, jakie ilości, jak ilości u znajomych rybaków bursztyn, zalegają w domach. No, te, te szacunki są bardzo realne. Natomiast w praktyce, ile się faktycznie łowi tak, takiego w trakcie połowy. Są wyjątkowe połowy. Znam taki przypadek sprzed dwóch lat pewnego pana tu z okolic, który w ciągu jednej nocy złowił ponad 100 kg. Mało następnych nocy, czy kolejnej jakiejś tam, wywiózł taki drobiazg, prawda, taki Mnóstwo drewna dryfowego przyczepką załadowaną tym, tym do pełna, prawda? I po wysoleniu tego materiału, to bardzo drobny bursztyn, to był topik i sieczka nic z więcej, prawda? Że to było 150 kg bursztynu. Natomiast jego żona twierdzi, że to jest 300 kg bursy, no, trudne do ocenienia, prawda? Takie rzeczy się zdarzają, prawda? Duże ilości i tak dalej. Ale generalnie ja sądzę, że w trakcie takiego y, y, jednego połowu, jeżeli jest to pół kg, jest to dobrze. Mm -hmm. no, ja ze swojego doświadczenia mam wrażenie, że mm, jeżeli chodzi o Mierzeje, to te ilości bursztynu łowionych średnio czy tam nieśrednio są znacznie większe niż średnio łowione ilości w okolicach chustki i ta różnica jest ponad dziesięciokrotna. Tak, ja, ja jestem o tym święcie przekonany, bo mi się zdarzało przecież łowić w tamtych okolicach i mniej więcej to tak wygląda, prawda, różnica jest duża. Z tym, że jest Proporcja bursztynu, e, drobnego do grubego, tak powiem, e, e, korzystniejsza e, na Wybrzeżu Usteckim. Tam większe kawałki. Oj, zdecydowanie większe kawałki. Większe i bardziej pękate. E, ba, bardziej pękate. Jest, jest zdecydowanie mniej tego wszystkiego, ale e, jest to przyjemność, jeżeli tu znajdę 100 bursztynków i żaden nie, nie, nie przekracza jednego grama, to tam znaleźć 100 bursztynków w trakcie zwykłego spaceru. Jest hmm. bardzo trudne, ale znalezienie, znaleziony bursztyn tam, jeżeli waży 20, 30 gram jest rzadkością, to prawie każdy powiedzmy spacer gwarantuje takie znalezisko, prawda? No, w odpowiednich no. warunkach pogodowych i tak dalej, i tak dalej. Przy, dużym, przy dużej dozie, dozie szczęścia i dużej ilości kilometrów, które się przejdzie, tak faktycznie, tak. faktycznie łatwiej o tej wielkości kawałek hmm. tam niż tutaj hmm. od że tutaj, że tutaj tego bursztynu jest więcej, ale jest tam faktycznie może drobniej. To jeszcze raz te proporcje są tak, że na ten odcinek Polskiego Wybrzeża liczony po starej mierzei, czyli od Uścialisu może trochę przesunięty o Westerplatę po rosyjską granicę, czyli polskie bursztynowe wybrzeże to jest 14 ton w tej średniej, natomiast pozostałe polskie wybrzeże to jest, są tylko dwie tony, prawda? No właśnie. To, jeszcze raz, to jest ocena czasopisma, jubiler, prawda? Które tak to oceniało, ja się powołuję i w to głęboko wierzę, bo to tak mniej więcej wygląda. No właśnie. Także na pewno na pewno nie odpowiedzieliśmy jeszcze do końca na to pytanie, jak to wygląda średnio, bo w ogóle czy coś takiego jak średnio to się chyba nie zdarza, tak? ja bym, O ile można powiedzieć o tych liczbach, o których ty powiedziałeś Patrze, to moim zdaniem każdy połów wygląda inaczej. Faktycznie złowienie kilograma bursztynu jest okraszone dużą radością. Jest to o wiele prostsze na mierzei niż w ustce, gdzie tam czy kilkaset webie, czy, czy w łebie, tak. gdzie tam te kilkaset gram, to już jest wielka radość i tam raczej zbiory i połowy raczej się mierzy w gramach, w setkach gram czasami, natomiast tutaj raczej w kilogramach. Tak? Tak. Tutaj się mówi już o tam 1,5 kilogram, 1,5, 2, czasami hmm. więcej. Tak? Ale to, to jeszcze raz, ja bym nie był tak optymistyczny, ta ogromna ilość ludzi, która łowi bursztyn. Ja nie mówię, czy jedno zawodowo, czy ten. Wskazuje na to, że, że te ilości na głowę są nie takie wysokie, prawda? Mhm. Owszem, one są, no, znam takich ludzi, co z racji gdzieś do pracy dojeżdżają, dochodzą i tak dalej, po plaży, prawda? I są codziennie na plaży. No i to tak jest mniej więcej, jak, jak jest 30-40 deko w tych dniach, których teoretycznie tego bursztynu jest mało, ale jest i te też kilka kilogramów. Ja mówię, taka średnia dzienna, jeżeli można by policzyć, to jest o, około pół kilograma powiedzmy, jeżeli hmm. tak ta, ta by e, przeliczyć. Ja e, e, z, z pewnych racji, że e, e, z, z czasowiczami czy pensjonariuszami e, tutejszych senatoriów i tak dalej, mam, mam w jakiś sposób do czynienia. E, jako często moi klienci po prostu czy osoby, które wysłuchują moich prelekcji prawda, na temat Bursztynu. Taki standard zawziętej kobity, która przyjedzie tu na trzy tygodniowy, na trzytygodniowy pobyt w sanatorium potrafi bursztynu wielkości szpilki nazbierać około kilograma. Co to znaczy kilogram takiego bursztynu? Że ta pani schyliła się, bo te panie nie znają technik zbierania wielu bursztynów na co, tak powiedzmy. Są takie techniki. Na przykład ręką przyklejanie po prostu jest tak mały, że przykleja się, wystarczy to zsypywać do wiaderka, do czegoś, potem wysolić i on tak i tak wypłynie, prawda? No tak. E, e, to jest skubane, proszę wierzyć, po, e, po, ziarenku. po ziarenku z brzegu, z wody w ogóle nie zbierane, bo te osoby są kompletnie nieprzygotowywane do wchodzenia do wody i tak dalej. Trudno mówić o jakimś połowie nawet, mhm. tylko o takim zbier zbieraniu. W tym jest cudowne, że ta osoba zbierając kilogram 10 tysięcy razy się schyliła po te bursztynki. To tylko dla zdrowia. Czyli to, te spacery po bursztyn, prawda, dały jej wiele więcej zdrowia niż pobyt w sanatorium, prawda. Chyba, że te sanatoria liczą na to. Ja sądzę, że już niektóre liczą na te, takie zachowania pensjonariuszy, jak to się mówi. Może, może tak właśnie, no. ale z drugiej strony... Ja w każdym razie tym to osobom, które mają te, to, tego szczerze gratuluję, prawda? To jest cudowny tak. wynik, prawda? I dościowy, przede wszystkim cudowny wynik. Ja się zastanawiam z drugiej strony, że wiesz, może właśnie tym jest ta zawziętość podyktowana, że to nie chodzi o jakąś pazerność na Bursztyn, tylko właśnie pozorność na zdrowie, tak w zdrowym rozumieniu, eee, że to ja się teraz kiedy... schylać, proszę tak. pana, dla zdrowia. Dla zdrowia. I wdy wdychać aerozol morski co jest okay. jeszcze bardziej zdrowe, a z burztynem, który zebrałam, zebrałem, mogę zrobić kadzidełko i halować się tym bursztynem, dostraszając sobie jeszcze więcej zdrowia. Prawda? Dokładnie. Chociaż mam wrażenie, że zupełnie nie o to yy, naszemu widzowi chodziło, kiedy pytało o średnie zbiory. Yy, yy, yy, yy, yy. Tak jak mówię, ta średnia yy, yy. połowu naszego no to jest tak mniej więcej po paręset gram. Tak? Za każdym razem, jak się uda. W pozorom ważniejsza jest tutaj systematyczność. Dlatego, że jednego dnia może to być jeden bursztyn, drugiego dnia to może być kilogram. A trzeciego dnia może się okazać, że to będzie 10 kg. Tak? Wszystko zależy od tego jak trafimy. To może być i 100. Może być i 100, jak się tak. Tak. No, więc, więc y, Ciężko jest z tego wyciągać średnią. Dodatkowa ważna rzecz, moim zdaniem, jest taka, że to nie do końca chodzi o ilość kilogramów, bo każdy z nas łowiących, nie wiem, czy tutaj się ze mną Piotrze zgodzisz, mam wrażenie, że tak, wolałby znaleźć jedną 100-gramowy kawałek, Niż 10 kilo topiku. No tak, zdecydowanie. jest czy 10 kg. Może tak? przypomnę, cena skupu tu się nie zmienia topiku, prawda? Ci ludzie, którzy skupują, za kilogram topiku, czyli tego najdrobniejszego włóczniku, płacą 15 zł. Ale to już nawet nie o to chodzi. Mhm. To chodzi tylko i wyłącznie o czystą przyjemność, jaką daje tak. podniesienie 100 gramowego kawałka. W odróżnieniu od podniesienia. Czyli zatem po bursztyn do ustki, I, tak? To jest kawałków takich malutkich, tak? Więc nie, nie o średnio tak do końca z tym wszystkim chodzi. Na e, kaszubach mówi się, że ten drobny bursztyn sypią diachli, prawda? E, kaszubskie diały, takie złośliwe, mm -hmm. żeby odwrócić uwagę od tych dużych bursztynów, e, e, e, I tak jest. Ludzie, którzy zajmą się skubaniem tego drobnego bursztynu nie są w stanie zobaczyć tych bursztynów jak pięści. Najczęściej to ta, jakby to powiedzieć, ferajna. O, ta ferajna jest podzielona, podzielona na dwie części. Na tych skubaczy tego drobiazgu prawda? i tych, którzy dotarło dotarł do nich, że tam gdzie jest drobiazg nie ma grubego bursztynu po prostu mm -hmm. i szukają innych miejsc. Dokładnie Czasami tak, była to kilka metrów dalej. Dokładnie tak wyglądała moja pierwsza przygoda z pierwszą no. plamą patyków w życiu, że przez dwie godziny wybierałem topik, mm -hmm. zanim dostrzegłem 10 20 metrów dalej plamę, gdzie już były jednogramowe kawałki zamiast topiku na brzegu. Mm -hmm. I ja już nie miałem siły wybierać, tak się zmęczyłem, zbierając ten topik, że nie miałem siły wybierać tych jednogramowych kawałków mhm. z tego co było na brzegu. Oczywiście zupełnie nie byłem przygotowany do tego, żeby wejść mhm. do, nie miał kasza ani nic, a tam widać było ewidentnie jeszcze większe kawałki. Tak? Więc, więc tak to się kończy. Jak się skupiamy na zbieraniu topiku, to zbieramy to, topik, to albo nie dostrzeżemy tych grubszych. Albo nie będziemy mieli siły ich zebrać po prostu, bo niestety to jest zajęcie wymagające dobrej kondycji. Ile na kilogram wchodzi 20, 20 gramowych kawałków? No to wystarczy sobie poprzemiczać. Tak? Poprzemiczać, proszę Państwa, i tak dalej. Ja tam wolę te 20 gramowe kawałki. Czasami no. nie no, Czasami nie ma. Czasami nie ma. No. Czasami, czasami nie ma. Nie ma. No, ale generalnie.. Nie o średnią chodzi, aczkolwiek rozumiem, że widzowi chodziło o, o pewnego rodzaju opłacalność dla niego. Czy jak zbierze, w sensie ile może zebrać i czy mu się będzie opłacało w związku z tym tym zajmować. Mm -hmm. e, więc nie o średnią chodzi, tylko o to... Generalnie jak... nie odpowiada to, się nie opłaca w ogóle. Tak, <śmiech> to się w <wokół> ogóle nie opłaca. <śmiech> trzeba traktować raczej jako mm -hmm. zamiłowanie i hobby. Mm -hmm. e, a generalnie nie chodzi o to, żeby znaleźć kilogram, tylko chodzi o to, żeby znaleźć jak największy. Tak, po prostu. I czasami ten jeden, nawet jedna ośmią, siedmią, pięciodekówka potrafi sprawić znacznie więcej przyjemności niż, nie wiem, to ca, ca, cała torba tych jedno dwóch gramówek. Tak, tak. To, to, to raczej tak, tak jest w rzeczywistości. Wyczerpaliśmy to? Wyczerpaliśmy. Możemy przechodzić do drugiego? Dobrze, no to kolejne pytanie. Czytam od widza. Panie Piotrze, jeżeli bursztyn jest niesprzedawalny, wart 5 milionów, czy nie powinien znaleźć się w muzeum i cieszyć nas wszystkich? Pozdrawiam serdecznie, życzę udanych połochów. Tak, jestem tego samego zdania. I co w związku z tym? Czy e... zamierzasz oddać... E... Ja nigdy ja nie sprzedam, to oddam do muzeum. Bo... No właśnie. No. E... E... E... E... Wszystko... Wszystko... Wszystko wygląda. Ale... Tylko trzeba sobie zdawać sprawę, że no, nie jest tak atrakcyjny, chyba pod względem muzealnym, jak hmm. ten. Jest taki Bursztyn, prawda? E, e, e, e, ciągle mam nadzieję, że zrekompensuje sobie te, te wszystkie lata, prawda? Niekiedy nędzy, trzeba po, e, przyznać, prawda? Jest to bardzo ciężki zawód i e, e, tu się pracuje od nędzy do pieniędzy. Proszę wierzyć, to tak jest, prawda? E, e, ja pamiętam taką historię, że nałogiłem tego bursztynu, gdzieś pojechałem do Gdańska, bo nie było pieniędzy, żeby, żeby sprzedać ten bursztyn, który właściwie potrzebowałem do tego, żeby zrobić z tego biżuterię, no, ale była sytuacja taka, że trzeba było sprzedać któryś z gdańskich jubilerów, którzy zwąsił często bursztywnikami, prawda? Z takim szyderstwem, pamiętam, podchodził, ze śmiechem mówi, widać tego śmiecia to przywiózł, prawda? Takie wszystko obraźliwe było, prawda? Ten, to poniżenie w, te, w tych sytuacjach, prawda? Tego, czy, często ludzie pytają, Dlaczego ja nie lubię jubilerów? Prawda? Dlaczego ja w takim skonfliktowany jestem tak mocno z jubilerami właśnie z tego powodu? E, że e, uważają, że ta ciężka praca, która jest tego, jest charakterystyczna dla e, dumniów, półidiotów, czego, prawda? Którzy kompletnie sobie nie zdają sprawy z wartości tego, co, co ten, i ta chęć pogoni za pieniądzem, prawda, powoduje ten. Nie sprzedam tego. Ten bursztyn trafi do muzeum dopiero po mojej śmierci. Proste. No więc, właśnie, no więc właśnie widzisz, bo dla mnie to pytanie jest z jednej strony krótkie, zwięzłowate, bardzo za nie dziękujemy, bo mi nasunęło, tak naprawdę, otworzyło jakby horyzont przemyśleń w dalszą stronę, po pierwsze... A ten Bursztyn można obejrzeć, czasami można się umówić, jeżeli ktoś chce ten Bursztyn obejrzeć, proszę bardzo, dlaczego nie? No, to, to, to, to, to, to, po to po pierwsze... Udam się he? do banków i my go z i tyle. No, no, no. Natomiast, no, no. Natomiast, no, natomiast pierwsze moje pytanie dotyczy pewnie nie tylko Bursztynów, tylko w ogóle okazów mm -hmm. różnego rodzaju kamieni szlachetnych kiedy tak naprawdę kolekcjoner powinien bądź, czyli kiedy jest ten dobry moment na decyzję o tym, żeby zdecydować się przekazać coś do muzeum i czy w ogóle jest taki moment i czy, czy, czy, czy można to tak w ogóle traktować, że to jest jakiś moment, bo na przykład ja budując swoją kolekcję myślę o tym tak podobnie jak ty, czyli że w momencie, w którym mnie na tym świecie już nie będzie, no to jakby, że to jest ten moment, kiedy chciałbym przekazać swoje kamienie komuś, a z tego powodu, że tak długo jak żyję, no to cieszą moje oczy. Zresztą ja mam powody drugie, żeby do muzeum nie, nie, nie przekazywać, prawda? Mhm. Eee, pewna instytucja muzealna pozbawiła mnie kiedyś dachu nad w sposób okrutny, nieprawdopodobny i ten. Po prostu nie, z buzeami nie chcę współpracować, nie widzę hmm. takiej potrzeby, prawda? Okay. Jest tego co prawda, gdzieś moje bursztyny są w Kazimierzu nad Wisłą, w Muzeum Złotnictwa. Moje prace i tak dalej, one są wystawiane tam i tak dalej, jestem z tego dumny. Natomiast bursztyn ma zupełnie inną wartość, to trzeba zrozumieć, ale to chyba nam przyjdzie o tym bardzo do, dokładnie opowiedzieć, gdy będziemy kręcili odcinek o rynku bursztynu i o wartości bursztynu. Być może tak. Być może wtedy... Być może rynku tak, rynku... wtedy znajdziemy odpowiedzi. Nie mam tu gotowej odpowiedzi po prostu, hmm. jakiejś, który by od... odpowiedział hmm. na ten temat. Ale generalnie hmm. mi się wydaje, że gdybym miał przekazywać swoją kolekcję do jakiegoś muzeum, to jeżeli oczywiście ona będzie tego warta, no to, to, to myślę, że dopiero wtedy, kiedy Wolałbym to zrobić wtedy, kiedy ona już w moich oczu nie będzie miała szansy cieszyć, po prostu. Mamy nie tak? jest to egoizm, uważam. Nie jest to egoizm, bo twoją kolekcję zawsze można obejrzeć. To nie, nie jest, jest problem. Prawda. Ten, kto chce ją obejrzeć, to ją zawsze obejrzy. Prawda? Ten, ja nie kolekcjonuję bursztynu, nie jestem do końca kolekcjonerem bursztynu. Ja, traktuję go bardzo użytkowo, powiedzmy, tworząc moją biżuterię, prawda? Natomiast są czasami takie okazy, które faktycznie gdzieś tam pozostają, prawda? Ale sieci są nie że to jest pierwsze, prawda? A, a, a drugie, no, są tylko ciekawostką jakąś, prawda? Która powoduje, że tam jeżeli <śmiech> ten. E, ten, uważam, że e, umiem wyceniać bursztyny i e, te moje wyceny bursztynów e, są prawidłowe e, i e, nie, nie jestem stanie w stanie, e, w stanie e, oddzielić, prawda, biznesu od y, tej funkcji wystawienniczej, prawda? Mm. Dla mnie jest to, ja jestem trzeba pamiętać, że, że, że też muzealnikiem z wykształcenia pracowałem w muzeach i tak dalej. Ja sobie zdaję z tego sprawę i wiem, że bardzo często właśnie zapisy dla muzeów są jak gdyby zapisami testamentem, prawda? I to chyba jest ta właściwa droga i, i tak to się powinno odbywać. Natomiast jeżeli poka próba pokazania w szerszym gronie czegoś i tak dalej, jest taka masa niebezpieczeństw czy kosztów. Mm -hmm. e Trzeba sobie zdawać sprawę, jeżeli chciałbym pokazać takiej wystawie Bursztyn wartości 5 milionów dolarów, to żaden wystawca, że tak powiem, nie zapłaci ubezpieczenia za to. Stawki ubezpieczeniowe będą tak ogromne, że nie będzie chciał zapłacić stawki ube ubezpieczeniowej. Nie, na tą stawkę nie stać pewnie znalazłoby się parę muzeów na świecie, które generalnie, no myślę, że czy tam gdzie są klejnoty brytyjskie na przykład wystawiane to oni tak już płacą, tak horrendalne ubezpieczenia, że akurat tam pewnie byś się ale to mówię parę takich muzeów na świecie. Ale część Bursztyn trzeba zmienić, żeby tak się stało, No prawda? Największą karierę w ostatnim czasie zrobił w spekulacjach politycznych, a nie w spekulacjach giełdowych. Trzeba przypomnieć jeszcze jedno, jak trudna jest wartość bursztynu, w Europie nie ma giełdy bursztynu. Są dwie giełdy bursztynu na świecie. Jedna jest w Hongkongu, druga jest w Szanghaju. I daleko, daleko od miejsc, gdzie się ten bursztyn wydobywa, prawda? No. I tu pewne sprawy muszą być uporządkowane, żeby mówić o wartości bursztyn za 5 milionów. Proszę bardzo, on jest u mnie na Facebooku do obejrzenia. Kto go chce obejrzeć? Cofając się w odpowiednich latach, ja go wielokrotnie pokazywałem na, na Facebooku, prawda? No. E, e, proszę bardzo, może w fotografiach go obejrzeć. On jest do, do, do obejrzenia. W jakichś filmach się zjawiał, prawda? E, I ten e, wielokrotnie, prawda? Mm -hmm. Ten ten już, prawda? Nie ma żadnego problemu, żeby go obejrzeć w tej formie, powiedzmy, fotograficznej. I, i, i ten. Proszę bardzo. Okay. Serdecznie zapraszam do oglądania mojego Facebooka, prawda? I tak... Ja również. Zapraszam do oglądania Facebooka Piotra, swojego Facebooka, do lajkowania, do subskrybowania kanału i do następnej części, gdyż, teraz musimy sobie zrobić krótką przerwę techniczną. Zapraszamy. Zapraszam.